ich internet. Ta znajomość rozwijała się na czacie. Potem on zaprosił ją na pierwszą kolację, na którą sam nie przyszedł. Spotkali się więc na śniadanie. A teraz już od ośmiu lat są małżeństwem i właśnie o ich miłości i niesamowitej historii rodziny porozmawiam z Moniką i Robertem Janowskimi. Moi drodzy Państwo Janowscy, Wasza historia poznania to jest materiał na dobry scenariusz komedii romantycznej. Tak. To może zróbmy. <głosy> Jestem cała na tak, myślę, że oglądałaby to cała Polska. Robert zaprasza wcześniej nigdy nie widzianą kobietę na pierwszą randkę. Na Światło dzienne. Poczekaj, na tej rance się nie pojawia. Ale tak. ty wygadałaś wszystko? Tak. Potem cię ci zaprasza drugi raz tak. na śniadanie. Tak. Ty pełna obaw, ale decydujesz się, no, ale, chociaż i... dziwny ten gość, że nie przyszedł na pierwszą. No, dziwny, ale miał... <głos》> Piękny y, powód, przyjścia miałem? tak, Co bo było? to była y, Wielka Orkiestra świąteczna Anna, pomocy finałowy. No, czyli czyli jest... wybaczyłaś tak. od razu na wstępie. To wybaczyłam y, na, śniadania w światło dzienne na pierwszą randkę 40-letniej kobiety. Y, nie mogę wybaczyć do dzisiaj. Miałaś 36. <laughs> no, około 40. Ale to jest różnica nic za 40 Z no, twoją nie, urodą Monika wiesz. w ogóle bym się tym o, nie dziękuję. przejmowała. Nie miałam pretensji do mnie, że o 10 rano się kobiety nie zaprasza w biały dzień. wiesz, no znaczy bo, w światło dzienne. No bo wiesz, jak to jest randkę. kolacja, to można sobie się pokręcić tak jak dzisiaj, wiesz, mogłabym się zrobić. Ale o 10 rano No to też byś wyglądała na kolejka. No Moja przyjaciółka, jak się dowiedziała, że idę o 10 rano, to mi w nocy wysłała link Botox 24H. <śmianie> to Stąd na to, to przyjaciółka, to, to, to. widzisz? Boże, to jest właśnie przyjaciółka. nie potrzebujesz takich rzeczy. No, no ale, no, ale co? słuchajcie. Czemu wygadałaś? No, no jak to, tak to dlaczego? To, to są intymne takie. Rzeczy. Nie, no jak? Po czym dochodzi do tego pierwszego spotkania, na którym Robert tyle gada, że nie daje ci dojść do słowa. Z nerwów, ze tak, tak. Ale mimo to ty po prostu patrzysz na niego i myślisz, no nie, no to jest ten facet, Nie ten zamieszka. On na ciebie patrzy. Tak. na to jest ta kobieta. Tak, tak. Ja na ciebie patrzę, mówię, to jest ta kobieta, tak. mówi, Jezus, ale A ja jakie nie nody, jakie A ja nody. odwrotnie, ja po prostu byłam przerażona. Ten okay. facet gadał, y, gadał w cały świat. Ale znowu mu wybaczyłaś, tak? <laughs> ja w ogóle no, tak to, jest ja do nie dzisiaj. wiem co. I, i tak jest <laughs> Jakiś... dość. Ja byłam na chwilę po, w Polsce, bo ja mieszkałam ponad 15 lat w Ameryce. Mm -hmm. Przyjechałam na chwilę na święta i na premierę filmu, i to jest jakieś takie wytłumaczenie, że może że może ja mu tak wybaczałam, bo, bo mi się nudziło, no co ja będę… no Pomyślałaś, no miałam... że jesteś tu tylko na, na chwilę, więc… Na chwilę tak, do, w styczniu miałam lecieć do Stanów, mm -hmm. no to do tego stycznia jakoś ten czas, czas sobie zagospodarować. <głos> <głos> Miałeś być dofie... zabawką na moment. A? To teraz Uf, mi to mówi? Ale się wysypałaś. Się. <głos> ale patrz, jak, jak się ułożyło i było, że jesteśmy małżeństwem, tym role się zamieniły, to teraz mm -hmm. ja coraz mniej mówię, wiesz. A Monika coraz więcej złapała odwagi. Cały czas. w żagle. Ja, Naprawdę. Ale to może ty dmuchasz w ja tej żagle. Staram się dmuchać. <głos> <głos> Mówiłam, że przejdziemy do tego. No, proszę bardzo. Mam. A pan mówi, że Cię przytuliłam na pierwszej randce? Nie. Na pierwszej randce po jajecznicy, że to, to był styczeń jakoś, tak zimno, tak. było więc elegancko, wiesz płaszczyk podałem i podając ten płaszcz... Tak, a ja, Z, a ja w takiej pozycji, rozumiesz, w takiej pozycji zamarłam po prostu. Ona nie Bo byśmy się poznali na Facebooku, wszystko. wiesz o tym, tak? No wiem, tak. że to jest internetowa znajomość. Tak, myśmy, jesteśmy ofiarami yy, nowej technologii. Ale ja słyszałam, że te swoje pierwsze wiadomości, które zostały między Wami wymienione, Ty masz zachowane. Tak. Z jednego powodu, że wszyscy chcą mi wmówić, mhm. cała rodzina. Że Włącznie mnie zerwałaś. Jest... Tak, a to było odwrotnie. Czyli nie, nie, nie było odwrotnie. Mam zachowane. wiadomości, nie, twój to pierwszy SMS przyszedł od ciebie, nie ode mnie. Yy, o treści. O treści, yy, dzień dobry, pani Moniko, wszystkiego najlepszego z okazji yy, nowego roku. A przykład, do opcji kobiety napisałaś nagle taką wiadomość na Facebooku? Tak. No, bo nie, nie, nie. napisałaś mi wszystkiego najlepszego nie, w nowym roku. Ja nie. mówię, kto to mi napisał? O, jaka fajna dziewczyna. No i powiedziałem, że też wszystkiego najlepszego. Nie, ja wróciłam z Sylwestra i po prostu chciałam się dobić nie jeszcze, się. dobić się chciałam i nie poszłam spać, tylko otworzyłam jeszcze komputer jeszcze się dobijałam przed tym komputerem i… Ale do kogo ty się dobijałaś? Nie, dobijałam sama siebie. siebie, sama tak. siebie sama. dobijałam. Ja do kogo nie dobiłaś. I wyświetlił mi się Janowski, Robert jako nasz wspólny tam z, z kimś znajomy po prostu i kliknęłam ad friend zamiast… Okay c profile no bo ja mam ten amerykański komputer, więc jak już kliknęłam, tak to już zostawiła po prostu. A jak się obudziłam następnego dnia, to przyjąłeś mnie łaskawie. To może nie my? była pomyłka, tylko przeznaczenie. Tak, moim tak. zdaniem. Czyli tego się wnęło Tego się trzymajmy. Tak. No bo już jesteśmy razem Dobra, 10 lat, ma... więc chyba czy... to o czym świadczy. I, Ale i, mi się i, nie, i... nie zgadza coś jeszcze tutaj. Uh -huh. bo na pierwszą randkę, na której nie przyszedłem, uh -huh. zgadza się. Uh -huh. Na drugą randkę to były śniadanie. Uh -huh. A na trzeciej randce kazałem ci narty odebrać. Przepraszam. Odostrzenia. Nie kazałem, poprosiłem. Aha. Tak, to tak. było tak. Umówiliśmy się na randkę. Dobrze, wiesz co, to po drodze weźbyś mi odebrała narty, bo tam ostrzał. No to, Bezpośredni co, jest! Co, to to jest inaczej byś miał ten SMS, ale jesteśmy na wizji. Wiesz, no. no dobra, wszystko jedno i ona tam no to się spóźnił chyba dziesięć 15. Przepraszam cię. I ona tak stoi na rogu gdzieś tam z tymi Poznałeś ją po rozumiesz? Jak... Kochana jesteś naprawdę. dziękuję Ci za tę nartę. Słuchajcie, musimy trochę powiedzieć o, o tym takim tle Waszego poznania, bo jesteście małżeństwem od teraz będzie 8 lat? 10? 8. I tak, Ty poznałaś Roberta, kiedy byłaś co, w okolicach 40. 40 tak. I już byłaś po jednym ślubie, ale tym tak. samym po jednym rozwodzie. Tak. Mhm. Robert, Ty jak poznałeś Monikę, już byłaś po... Po dwóch ślubach i po dwóch rozwodach. I po pięćdziesiątce. 49. A, czyli tuż przed. Hmm. Jest. Słuchajcie, mieście bagaż doświadczeń za sobą. Ciekawa jestem, czy z takim bagażem łatwo się wchodzi w nową relację, czy raczej on tak y, obciąża, trochę podcina skrzydła, trochę zniechęca, jak było w waszym przypadku. Jest to, ja, ja nie jestem y, y, y, samotnikiem. Mhm. Nie umiem żyć w samotności. Nie umiem. Męczę się, źle mi jest z tym. Pewnie popadałbym szybko w jakieś nałogi, uzależnienia. Był sam. Więc jak zobaczyłem uśmiechniętą dziewczynę w internecie, obejrzałem wszystkie zdjęcia. Ja mówię, kurczę, w ogóle ona nie ma żadnej skwaszonej niny nigdy, na żadnym. Przecież różnie jest, no, ale wiem, że się wrzuca też te pozytywne. No ale już nieważne, wtedy o tym nie myślałem. Wtedy pomyślałem, że jest bardzo otwarta, wesoła, spontaniczna, na pewno taka jest osoba ona. <głos> Czyli nie ja. pomyliłeś, tak? Czyli nie pomyliłem się. Czujesz, coś takiego się czuję. Poza tym y, wiadomo, że to no nie ma takiego spontanu, jak się ma 19 lat i zakochałeś się w, w, w basi, w liceum, w czwartej klasie i, i jest jakieś szaleństwo młodzieńcze, ale głębiej chyba to, to sięga. Wiesz, ta emocja taka dojrzała sięga głębiej, bo ja od razu wiedziałem, że gdybym był żaglówką, to już mam swoją przystań, nie? Na zawsze. Marinę, przepraszam za wyrażenie, e, ale no, to jest takie myślenie, że to już jest poważna sprawa, że już chce się na ławeczce siedzieć na emeryturze w parku i razem mhm. z nią. Nie, że to jest przystanek kolejny przystanek, już Mnie nie interesują takie doświadczenia na, na trochę, na jakieś krótkie znajomości, ja nie jestem typem w go faceta, który tam po prostu poznaje dużo kobiet i sobie szuka, albo czegoś nie wiadomo czego. Ale czy ty, zanim poznałeś Monikę, siedząc sobie chwilowo samotnie w domu, w fotelu, myślałeś o tym, że chciałbyś jeszcze się zakochać, czy myślałeś o tym, że chcę jeszcze raz wziąć ślub? Nie no, że chciałbym się zakochać. Ze ślubem to nie było tak od razu. No właśnie. Tu było ciśnienie ze ślubem, to raczej od Monisi. No, Monisia, opowie. <grym> Czyli tak, na pierwszej no jest... rance za dużo gadał, wrażenia najlepszego nie zrobił. Tak. Ale czym ostatecznie cię ujął? Powiedz. Ja się... Wrócę do tego, co pytałem. Czy... Odpowiedz na pytanie. <grym> <grym> Ja nie nie no co, tego, dowiem czy pytałaś, wreszcie. Czy, czy bagaże mają, nasze bagaże, tak. doświadczenia, czy mają wpływ? Ja wzięłam Roberta z, w pakiecie z dwójką dzieci, mhm. więc jakbym miała 20 lat, nie udźwignęłabym tego na, mhm. na 100%. Ale też gdybyśmy mieli po 20 lat, nie byłoby pakietu y, dwójki By, dzieci. Było łatwiej tak, może. Byłoby łatwiej, ale mhm. myślę, że wiek y, działa na naszą korzyść, bo to no już tak, nie szarpiemy, naprawdę my się nie, już nie, nie kłócimy, jeżeli się sprzeczamy, to się, no, jakieś tam bzdury, ale nic co by… No większość ludzi się przecież bo o bzdury, perele, tak, się je, no nie, przez, nie ma jakichś coś, takich roz, wielkich, taki afer. wielkich afer, tak, mm -hmm. tu, że rozstajemy się czy nie, czy to, to już, już… Bez szarpaniny. Bez szarpaniny, już nam bywają, się Bywają, takie bywają, no. Remont mieliśmy przecież. No remont. remont potrafi ludzi wykończyć. Bo prędzej wygodzić z siebie przy, niż tak, tak, tak, Przy zdradach tak. i przy remontach domu. To są najwięcej rozwodów, jest naprawdę. Ja absolutnie tak, to wierzę jestem tak, podczas nie, remontu. Tak, nie się przekonywać. Remont masakr. Tak, no ale dobra, już jesteśmy po. Dajmy No przypominajmy sobie tego. Ale co, co mnie ujęło, chatnąc. No. Co tak, Cię właśnie. ujęło Monika? Kurde, nie wiem, bo to no jest całokształt, wiesz o co chodzi. Ja w takim wieku już jak się jest… to przede wszystkim pomyślałam sobie, że jeżeli ten facet wychowuje dwie dziewczyny mhm. 11 i 13 lat, no to musi być dobrym człowiekiem. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli on daje radę tak sam z dwójką dzieci… Nie dawałem z... rady. No, później to być. się dowiedziałam, że nie dawałeś. <laughs> I my naprawdę Staram. bardzo szybko przeszliśmy do życia, tak takiego szybkiego. Ja wróciłam do Stanów i, i tylko tylko w sumie po to, żeby się przepakować i wrócić od razu do Roberta. Oh my god! Wprowadziłam się do Roberta i od rana następnego dnia już było jedna do podstawówki, druga do gimnazjum, trzecia na angielski, czwarta na, na śpiew, śpiew, piąta na gitarę, szósta na pianino. Więc jak ja, Bardzo romantycznie. Po takim tacie, tak. słuchaj, ty mieliśmy gitarę, pianino musisz wybaczyć. Myś, my dopiero zaczęliśmy randkować po pięciu latach, jak dziewczyny wyszły z domu. Mhm. I y, chyba też z tego powodu sobie zrobiliśmy odnowienie ślubów, y, pojechaliśmy wreszcie na, na wycieczkę, na miesiąc miodowy, wreszcie się zaczęło tak jak powinno być, rozumiesz, że kwiaty, y, kolacje, świetne. to samo było, tylko z że, leciolkiem że, że później. Powiedzcie mi, po jakim <grym> czasie <grym> od Poznania wzięliście ślub? Półtora. Półtora roku. No dobra, to powiedzmy sobie <grym> troszkę o tej ceremonii. Kto był odpowiedzialny za przygotowania? Yeah. Ja? No. Yeah? Naprawdę? Kto yeah. był? Ja. Yeah. On był? Nie? Yeah. No i troszkę nie wiem. No ja wiem, czy. No, że... Wiesz, no Wiesz, pewien... Sama organizacja wesela, wszystkich tak. te rzeczy, to jeździłem tam, to wszystko wiadomo, że to mężczyzna robi. No. Mhm. Natomiast to, że wybieramy razem miejsce, gdzie chcemy zaprosić gości, chcemy to. Y, uczcić w odpowiedni sposób, no to decyzja jest wspólna oczywiście. Ale, Ale jak się, wiesz, jak się robi jak trzeba, y, w knajpce gdzieś albo w jakimś takim miejscu, no to jest łatwiej trochę, umówmy się, y, naprawdę jest łatwiej, bo y, ja, ja pochodzę ze wsi, więc ja pamiętam te wesela, w, wiesz, w Remizach, mm -hmm. gdzie te wszystkie mamy, kobitki, babcie, to wszystko było. Ja było przybyte. samemu ugotować. Tak, tak. I zabawa taka. Przez trzy dni, przez dni, tak. A jak było u was? To wesele było takie bardziej w stylu polskim, czy może z nutką Ameryki? Nie, polskie? Polskie. Polskie rosło schabowe i takie, ale w mm -hmm. fajnym fajnej miejscu, bo wzięliśmy ślub w Kazimierzu. Mm -hmm. Wesele było w Janowcu po drugiej stronie Wisły. Lało przez cały tydzień, tak, lało przez cały dzień. tydzień. W ogóle zimnica nie jak we wrześniu, tylko jak w listopadzie. Uh -huh. W nasz dzień po prostu, nie wiem, 26 chyba stopni i na drugi dzień odnowa ulewa. Uh -huh. Więc tylko ten jeden dzień nam zaświeciło tak słoneczko tak dosłownie. Czy były jakieś wpadki podczas tego ślubu czy wesela? Czy że były? Znaczy na no samym tu organizacyjnie nie. Natomiast ten, ten hotelik, tam gdzie to wynajęliśmy, to <grywia> wychodziło się na taras w tym hotelu. To zewsząd dookoła jest las. Wiesz? I powłazili różni ludzie na te drzewa, bidulki. Wiesz, tam, co I tam, robili wam? żeby mieli była sensacja jakaś w mediach. No Jezu, chłopaki na no też, Ale. No? Bo wy staraliście się zrobić tę imprezę dosyć kameralną, taką rodzinną i 60 zamkniętą. osób było, tak. Ale 60 to osób, to mhm. małe, mhm. dosyć wesele. Normalnie, tak. nie, nie, nie, nie staraliśmy się ani bardzo się zamknąć, ani też bardzo się otworzyć, po prostu normalnie, więc gdyby ktoś pewnie nam wcześniej powiedział, że będzie, żebyśmy się jakoś ładnie ustawili, a tak to, to ja ze swojego ślubu naprawdę mam yy, tylko jak jaram na balkonie, rozumiesz? <laughs> faktycznie nie najciekawiej. Bez sensu. I tak bym się uśmiechnęła, no. prawda? No właśnie. Powiedzcie mi jeszcze proszę o... A ale to jedyna nos... wpadka? Nie, nie, nie bo mój taki. zespół, wiesz, było fajnie. No to ale to nie, kucane, nie nie, pod to kątem wpadki. To nie no, ma, no. No. Czyli to są fajne Dobra, teraz fajne przechodzimy rzecz. do fajnych tak. rzeczy. Czyli śpiewałeś dla Moniki? Tak, specjalnie z, z piosenkę z Kurczak Mały, wiesz? Z takiego serialu <laughs> animowanego. To jest przepiękna piosenka o miłości, więc mhm. tak było. A w kościele jeszcze mi dziewczyny zaśpiewały z, A z metra. Z metra. Z... To był naprawdę piękny bał, tak. ja w sukience jak węgle. To jest jej ulubiona piosenka z, z metra, metra, Tak. Wow, moje koleżanki no. jeszcze ja też z metra i koleżanki z programu muzycznego zaśpiewały te na trzy głosy. Pięknie, pięknie głos było, naprawdę było super. No właśnie chciałam zapytać, czy wy byliście wzruszeni tego dnia? Czy dopadły was takie naprawdę głębokie emocje, taka prawda? Znaczy ja uważam w dalszym ciągu że to był naprawdę jeden z najpiękniejszych dni mojego życia. Ja cisnęłam na ślub, ja jestem z tych ślubnych Aha. po prostu. Yy, dobra, feministki mnie teraz zeżrą i zjedzą Nie i wiadomo. wyplują, ale uważam, że jak mówią dziewczyny, że nie, tam biała suknia się nie liczy, że papierek się nie liczy, kłamią. No. <laughs> liczy się, <laughs> liczy się, każda babka chce wyglądać jak księżniczka. Moim zdaniem oczywiście, ja się tego trzymam, więc... I więc piękny ślub. I więc piękny ślub, Spokojnie. więc bardziej mi chodziło o, o ten dzień, niż o jakiś tam faktycznie papier, ale no to się łączy jedno z drugim, no jak jest ślub, no to już jest jakiś... E e commitment taki, można tak powiedzieć. Nie, że to się całe życie czeka, e na ten moment, nie tylko kobiety, ci też, no, tylko nie przyznają się do tego, mm -hmm. że kiedy to nastąpi, kto będzie tam po drugiej stronie obok, jeszcze jest taki moment, że go nie wiesz, że to będzie pewnie niezwykłe, Boże, że, że... Szkoda, że tylko raz, więc... jak już ta data przychodzi, to chce się zrobić wszystko, żeby to było niezwykłe, bo to nie można tego powtórzyć. To jest jednorazowa sprawa, więc jakby... No nie zepsujmy tego oboje, żeby no. nam sprzyjał też los, żeby szczęście, żeby się wszystko jakoś fajnie udało, bo innych wspomnień nie będzie, tylko chcielibyśmy, znaczy każdy chciał, żeby no był jak Oczywiście są, są wspomnienia z całego życia, wiadomo, ale jak myślisz sobie o tym dniu, no to wiesz, dziewczynki mi wniosły welon, kurde, no byłam już tak jak połowę jak szczuplejsza. No, tak jak, no. <laughs> wyglądałam po prostu, wyglądałam kurde, no taka szprycha, że... Hmm. Wyglądaliście bardzo, bardzo elegancko, też bardzo klasycznie, tak. ale ja słyszałam, że Robert pomagał Ci w wyborze tak. twojej kreacji.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 Tak, nie, raz, raz poszliśmy do tego pomagał. Widzę w oczach, że ty już wiesz. Ja tego jestem pilnowska. Tu proszę bardzo, wszystko tu jest trochę sroka, trochę papuga. Tak, trochę nieokreślona taka. Sroka do końca. jestem i jakby poszła sama kolorowy wybierać. Tak, ona jest kolorowy ptak. O, Jakbym poszła wybierać suknię ślubną, na 100%, mhm. na 100 byłaby cała w cekinach. Tu, mhm. tu by szło. Yy, wiesz co tu by szło, na tiule na bogato, mhm. tu by główki szły. Mhm. <grym> o mój <boi. grym> Czyli, e, pełen pakiet, tak, wszystko to I poszłam przymierzać, wzięłam tylko Robercika, żebym przymierzyła sobie, żeby mnie troszeczkę stonował. I jak zaczęłam przymierzać, to widziałam ten wzrok po prostu pod tytułem Wyglądasz jak beza. Mhm. Więc tak zaczęłam zdejmować sobie. I te i warstwy, odejmowałaś tak, I tak miałam pięć takich sukien, y, które ewentualnie mogłabym, mhm. żeby nie być chodzącym szkłem, <gryształ> kryształem mhm. i to było wszystko, dalej już… Skromno miałeś sukienkę. Tak, ale dalej już była niespodzianka, bo nigdy Robercik nie nie, wiedz, nie nie był pewien, czy ja założę jednak którąś z tych pięciu, co sobie tam wymyśliłam, mhm. czy jednak pójdę, rozumiesz. Czyli jednak <gryształ> ważne było dla Ciebie to jego zdanie. Bardzo, po prostu po prostu. zawsze jest ważne. jeszcze mhm. bo jest też tak śmiesznie, że ja jestem dosyć cierpliwym mężem, w sensie zakupowym, że jak idziemy na zakupy, Chodzisz idziemy razem, zakupy z chodzę godzinami za nią, tam już po trzech godzinach przysiądę na ławeczkę i tak dalej, ale jak trzeba coś zobaczyć, oblukać i wydać opinię, czy zasugerować, mhm. to zawsze jestem i w większości przypadków y, ona jakby też bierze pod uwagę to, to, to co mówię. W ja większość rzeczy wybiera te, te buty, te nabierze ja ja te, które ja wskażę. Tak, my się wybieramy ta. nawzajem. Ja mam oko do męskich, mm -hmm. prawda? Jak tak, gdzie idziemy, to, to masz, ja też masz, chcę. Bardzo, tak. A ja mam do damskich. A, a, masz do damskich. I Robert wchodzi do, tak jakby tutaj przyszedł do ciebie do salonu i powiedział, mierzymy to, mierzymy tę, mierzymy tę. Mm -hmm. Nie, oczywiście mam zawsze skwaszoną minę, bo nie jest to po mojej myśli. Natomiast później się okazuje, że jest ok, że jest naprawdę bardzo ok. Słuchajcie, o tym, że ta wasza relacja jest trochę szalona, ale też przy tym bardzo romantyczna. Świadczyć może to, że Wasze zaręczyny odbyły się ile razy? Trzy. Super, nie? Dlaczego? Dla, dla mnie e bomba. Każda by tak chciała. No właśnie, ile tych na pierścionki wydałeś? Tak. Brałam robić. wszystkie trzy pierścionki. Dlaczego aż trzy razy? A myślałam, nie że dlaczego, dlaczego brałaś? <laughs> nie, to jest oczywiste, nie wierzyłaś mu <laughs> za pierwszym, za drugim. Tak, za pierwszym, za drugim i za trzecim razem wszystko było na tak i to nie dlatego trzy razy, że, uh -huh. że ja się nie wiem, nie zgadzałam, a, a pierścionki brałam, uh -huh. ale tak. Za pierwszym razem był taki stres tutaj spowodowany, że koleżka mi zasłabł i, i nalisa na lisa go na wołoską ciągnęłam do szpitala. <laughs> Naprawdę? Ja miałam arytmię, miewam arytmię, <gry> wiesz, sile byłem emocje ja była, i… Tak, miałam wyjść sobie do toalety, ja coś przeczuwałam, wiesz, wracam, i myślałam, że chłopak klęczy, a chłopak się za serce trzyma w ogóle pod stołem prawie, no więc to pierścionek do kieszeni i w długą do szpitala. Ja... Drugi raz y, zatruliśmy się ja, razem. Mogło być tak, że wiesz, niektóre kobiety mogłyby wtedy rzeczywiście, no, długą, ale tak na no zawsze, nie, yes, już więcej, a ona wróciła, taki horrorów z, z dzieci, to wszystko… Ten, ten syf tam, to, to coś się… Drugi Jeszcze, raz… Jeszcze, kurde, chore ma serce. No nie, naprawdę, dziwię Ci się. <głos> Drugi raz się chłopak zatruł. Też. No, nie, ja nie, Trochę, nie tak bardzo, nie? no. Zatruj się, zatruj no, no i po no, prostu pierścionek się. w kieszeń i, i wołoska. Czyli, ale nie, że on chował z powrotem, no, bo do mój czym nie dochodziło. I tylko... Ja pierścionek z kieszeń. Okej. Okay. <głos> Chciałeś, żeby... I, I tak za pierwszym razem, czyli tak. raz fiknął na serce, Aha. drugi raz fiknął na… Raz, nie, tak, właśnie tutaj po, za przeproszeniem poszło. <ścoughs> jako Ci te zaręczyny się odbijały. Jezus, przejdźmy już dalej, Tak, dalej. A było cudownie. <ścoughs> Proszę bardzo, nareszcie było cudownie. cudownie. Ja, się, ja bardzo się cieszę, że te dwa razy były, ponieważ ma później, mhm. jak najpierw Anielka, a później to czyli Lusieczek, Miały dziewczynki 18 lat, to poprzednie zaręczynowe pierścionki dostały ode mnie w prezencie. Właśnie ja miałam Cię zapytać, co robię z tymi pierścionkami, kolekcjonerko. Kitrałam. <grym> Kitrałam dla dziewczyn i mają teraz obie, chociaż one nie noszą oczywiście tego, ale są. widzę, że są takie bardzo uważne, że on, tam, że on leży w ogóle i w ogóle nie można go tknąć. Zerkają tak może trochę Może dadzą z taki, swoim córkom. Może dadzą, chciałabym bardzo. Bo tak robiłam po to też w sumie, żeby to gdzieś z pokolenia na dalej poszło. To jest tradycja, nie? Dobrze, że, że tych pierścionków tyle mamę, jest. To... Na... I później zostałam bez pierścioneczka, ja, więc tak jakby te trzecie narodziny były wymuszone. Kiedy one się odbyły? 1 stycznia. Nowy rok. Znaczy o 12 w Sylwestra może tak, a, czyli w rocznicę, wiesz, bo ja ten, myśmy się też, ten pierwszy klik komputerowy też okay. był 1 stycznia. Pamiętasz, jak braliśmy ślub, pierwszy ślub? Tak. My tylko. A, oczywiście, a, zapomniałam. Jaki miesiąc? Historia taka. Ślub? Już Aha. wiedzieliśmy, że będzie ślub oficjalny, państwowy i to było lato, był lipiec, albo sierpień, nie pamiętam. Sorry, sorry. E... nie płacz. Kiedy odeady? Wziąłem łódkę spodenki w tych spodenkach miałem ukryty. Pierwszy. Nie. Obrączkę. obrączkę no. Schuwałem tam, żeby nie łowić wiosłuję tu żeby nie wystawał, bo w gaciach wiesz. Wypełniliśmy środek jeziora. tym ja, kochanie, tu przed Bogiem, przed naturą. I my przed, tylko my przed samym uh -huh. sobą. Czy chcesz zostać mężą? ona wie, że chce, no to ja z tych gaci ten. Tak, tak Wzięliśmy sobie ślub sami. Tak. Przed wszechświatem, a dopiero ten później ten był administracyjny, i kościelny, i te wszystkie. Czyli później, administracyjny to był drugi. I, I później po, po pięciu latach odnowienie, co jest trzeci, teraz właśnie sobie uświadomiłam, że ta trójka jest w ogóle zarypista. Ale ten pierwszy to był... Ale, słuchajcie, to po pierwsze jest bardzo romantyczne, a po drugie to też jest fajne, że mogliście wziąć ślub kościelny, tak. pomimo wcześniejszych związków. Tak. To też jest wyjątkowa sytuacja. Tak. Zależało wam na tym, żeby to był właśnie ślub kościelny? Nie zależało. <grym> <grym> <grym> tak. No to inne sukienki się ubiera do kościelnego, <grym> inne do cywilnego, ta. wiesz o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Chyba tak. No. Ja, miał, ja nie miałam nigdy kościelnego, miałam tylko cywilny, więc jakby dla mnie to inaczej nie miałam to się przeszkód. Przy, inaczej to się przeżywa? Ten taki ślub zawierający w Urzędzie stanu cywilnego Kurde, w kościele? Czułaś różnicę? Czułam różnicę, tym bardziej, że myśmy ślub myśmy mieli też i kościelny i cywilny. Ja wiem, że teraz są mhm. takie modne konkordatowe, tak. ale y, jakoś z jakiejś przyczyn, nie pamiętam nawet jakich, mieliśmy też dwa mhm. i zupełnie inaczej kościelny. Jakaś jest magia. Tym. Począwszy od faktycznie tej białej sukni, welonu, ta muzyka, te dzwony kościelne, wiesz inaczej, naprawdę w, w urzędzie stanu cywilnego jest tak bardziej ekonomicznie, wiesz, podpisać po prostu klepnięte i, i jedziemy dalej. Myśmy nawet nie mieli jakiejś tam specjalnie imprezy, tylko poszliśmy znowu na obiad później i koniec. Powiedzcie, a kto wpadł na ten pomysł, żeby odnawiać przysięgę małżeńską? wyjdę tutaj w tym programie, jakaś w ogóle... Ale super! No, no dobrze, ale y, y, dlaczego? Jesteś kobietą, y, y, y, że jesteś babą, powiedziałaś. Tak, babo, no. babo. No. Babo, dlaczego tak? Babo. No. Y, słuchajcie, ślub to jest zajebista sprawa, naprawdę. Ja po prostu y, nie chciałabym was wszystkich denerwować, ale za dwa lata mamy kolejne odnowienie ślubów. Bo co pięć lat? Co pięć lat. Ale tak. robicie co pięć lat taką większą imprezę? Full. Full, Full. wypas, trzydniówka. Nie! Tak, też w Kazimierzu, też było to odnowienie, w tym samym hotelu, w którym mieliśmy wesele była impra, Aha. od piątku i rozstaliśmy się wszyscy z gośćmi w niedzielę. A czy tak przypadkiem nie było, że ta wasza pierwsza, czyli piąta rocznica była lepszą imprezą niż ta impreza faktycznie Dokładnie, po tym pierwszym tak. ślubie? Bo taki chyba wtedy już człowiek ma większy, nie pamiętasz? Pamiętam. Pami nie pamiętasz czego. Tak? Nie, no nie pamiętam. bardziej sobie pozwoliłem. Sobie na, na, na, na tej pięcioletniej. Pięciolatce. Super było. Towarzysko było super. Wiesz, ale no to ja, ja rozumiem, co siedzi w głowie mhm. Moniki, kobiety, jakby, która dla niej ślub jest czymś wyjątkowym i jest pamiątką na całe życie, i wspomnieniem, i czymś bardzo ważnym. Mhm. Więc jak mamy robić co pięć lat? Proszę bardzo. No, zrobię to dla niej, też dla siebie, bo żeby, dla mnie to ten ślub na łódce był the best. Mhm, Najważniejszy. Tak, a potem to już, są, to już są rzeczy umowne. Umawiamy się, że robimy? Super, robimy. Mhm. Mamy fajnych przyjaciół i to wszystko jest, trzymamy się tyle lat razem, więc to miejsce też pokochaliśmy, jest już prawie nasze, co pięć lat przynajmniej, ale, ale mhm. jest. Poza tym to też jeszcze jest czas, żeby znowu sobie spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, patrz, minęło kolejne 5 lat wciąż jesteśmy razem, To jest, coś... jest fajnie, że się kochamy, że się szanujemy, że ta emerytura to wcale nie była taka mrzonka i marzenie, <śmiech> że ona prędzej czy później <śmiech> nastąpi i ta ławeczka, o której marzyłem w parku, e, może się ziści bardzo sobie z tego życzył. bo mówi. nie chcę mieć i, <śmiech> Ale... i, i już więcej innych ślubów, już wystarczy. Już tylko to, te rocznice. Ja zresztą no, tak nigdy nie chciałem, być wielokrotnym rozwodnikiem i tym, mhm. to tak, byłem niedojrzały, więc to, to tak mi się po prostu przydarzało, yy, ale ja jestem takim yy, stały, rodzinny, stałe w uczuciach. Jak już, to już. To brzmi dziwnie tak w ustach podwójnego e rozwodnika, ale… To, to, to, brzmiale, ale to brzmi nie tak, wiem, ale że tak byłem… Nie. Nie. Ja tak. jestem stały w uczuciach, tylko one się zmieniały. <głos> <głos> <głos> <głos> <głos> <głos> No nie wiem, no, ale wiesz, co chciałem powiedzieć. Wiem, no, że... absolutnie wiem, co tak, chciałeś powiedzieć, mój no. małż mówi mi dokładnie to samo. No właśnie, no. Powiedzcie mi jeszcze proszę, tak podsumowując, jak wy już z perspektywy kilku lat małżeństwa oceniacie ten swój związek, to wasze małżeństwo? Jaki ja super. Jakie ono jest? Jaki ono jest? Co tu masz? Widzisz? Dziarę. Dziarę sobie zrobiłam na... na, na, na Jednak są w was nastolatki. Tak. Co tam masz ja za dziarę? Nie żartuj. To, co ty Tolka szła na, na dziarę Gdzie, <śmiech> i nas wzięła... Gdzie dziarę mogę pokazać? I nas wzięła pod moc. Je... Tu do kamery, patrz, tu jest napisane... No i jak szybko? Harmonia. A właśnie. A tu jest. Czyli tak, ha... tu schowam i jest... Tu jest Monia. Monia. Tak. A tu jak schowam Monię... To jest hair. To, to jest Her. Nie. Her to jest mój ukochany musical, ja jestem hipisem ja w środku, ja miałem gracz Bergera w Nowym Jorku, o. na Broadwayu, a razem to tworzy harmonia, więc to są dwie moje najważniejsze rzeczy w życiu w jednym. Ale żeś z kombinował. A, to jest, yy, a co to jest rękaw mojej żony. Art, <głos> Tak. Anielka, Robert, Tola. To jest wszystko? No, Nie sztuka. o sobie to... zapomniała, jeszcze. Nie, o sobie. Napisała art. Nie sztuka. Tak. <laughs> to może tak. tak. W tym wszystko to się zgadza, art. bo i dziewczyny są artystkami. I... Mamy rękawy. I tak. Czyli wasz związek tak zaczął się trochę na opak. Uh -huh. Zaczęliście od tego, że byliście rodziną, a teraz jesteście parą. Tak, tak. tak jest, <laughs> dokładnie, tak. No to tak słuchajcie, jest. ja wam życzę, żeby w tym waszym nowym życiu jako para była masa miłości, masa energii, tej dynamiki. Wszystkiego o, dobrego, o, czego potrzeba. No i czego? No więcej słońca. Tak. <grafię> Dziękuję. Tego zewnętrznego. Podczas jazdy motorem. Tak. Ach, to jest uczucie, tak. Jeździłaś kiedyś? Jeździłam. Znaczy, jako. Ty to, wiesz, w sensie to tak... wiesz, co to jest. Ale wiesz, co ja się włosów. trochę boję. Ja się trochę Ale boję. jesteśmy. Robert jest harlejowcem, czyli nie tam, kim to, A, to jest inna filozofia to jest... jeżdżenia. To, to, to jest to. właśnie ten wiatr we włosach i poczucie wolności, takiego czegoś wspaniałego. takiego. widziałam mój strój dom. Jest sexy? No w każdym razie, bardzo. No jest, mm. motocyklistki wyglądają. Wszystko tam, ćwieki, rozumiesz o co chodzi, mm. ćwieki, orły. Ale kobiety wyglądają wspaniale na motocyklu. Mhm. No to moi drodzy jak najwięcej pięknych chwil na tym motocyklu z wiatrem we włosach. Czego co i Państwu być? życzymy wszystkim. Kochajcie się, mimo że to nie jest takie proste, ale możliwe. Jezus Maria, aż by się chciało mieć ślub jeszcze raz, o. Tak. a ja z tamtej strony? Tak, Zapraszam. Ale czat. Dziękuję. Och ty w życiu, proszę państwa, nie ma, nie ma żartów. Co to jest? Ja, to jest nasz ulubiony samochód, nie wierzę, ulubiony. Zajebisty jest nie płynie jak masełko, co? To nie co? płynie, jeszcze mnie nie ruszyliśmy. <laughs> ja się, jeszcze raz jadę takim samochodem, no, taką zna. limuzyną <laughs> Czuję trochę jak, jakbyśmy jechali do ślubu. Poprosimy Iza na następne. Ja, no, a czemuśmy myśmy jechali? Nie, nie mówiliśmy o tym, nie rozmawialiśmy. Myśmy, no nie, nie. myśmy sami się wieźli. Ach, no nie, nie Piotrek jest mój brat Tak, nazwił. kuzyn. Ale takim autkiem, takim no, normalnym, swoim. jak każda mm. moja A, na, a no, na odnowienie jechaliśmy? Ty prowadziłeś? Ja się zastanawiam tylko, czy... Nie wiem, czy takie rzeczy, na przykład to, o tym jeziorku, żeśmy się brali ślub przed Bogiem. No. Właściwie przed samym Nisobą. Nie wiem, czy przed to, Bogiem. to nie jest za bardzo intymne, co żeśmy tam nagadali niektóre, co? Mm, mnie się miło wspominało to. Nie, nie wiem, akurat uważam, że... Fajnymi i dobrymi rzeczami trzeba się dzielić. To Wciąż dużo jest zła. Tak. Wiesz co, jakby się wszyscy niech się wszyscy kochają, jakby się wszyscy odnawiali co jakiś praw, to by było fajniej na świecie myślę. Dla mnie. A był emocie jeszcze mówiąc. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to. że się tak, tak w tą rozmowę? Różnowy? to w sumie tak było bardzo naturalnie, nie? Jakby, tak. To tak, ale nie, że, że to tak w środku wygląda. Ten nie salon, tam mówię, syl, boże... Bo... Że duży? Nie no, ale jak wspaniały. No ekstra, ja się... W Ja takiego miejsca nie widziałam. Jakbym <grym>? jak jak wychodziła za mąż, jeszcze raz? Znaczy no będę wychodziła tak za mąż, za dwa lata, za ciebie znów, ale już nie w, no, po w, piek, nie w sukni, ale jakbym wychodziła, to tutaj. Po prostu jak w domu. <grym> Nie, yeah, nie. Yeah. No, fajnie. No, sure.